Przywiozłem ostatnie pudło. O, świetnie. Trzeba jeszcze dopełnić formalności w Gminie. A my już nadane numer adresowy? Jeszcze nie zajmę się tym jutro. Albo nie. Pojutrze będę miał bardziej po drodze. <grym> o, <grym> to. Centrum ratunkowe, słucham. Proszę przysłać karetkę, moje dziecko jest nieprzytomne. Zakrztusiło się i nie oddycha. Proszę podać adres zdarzenia. Krasny Staw Adamki 4B. Krasny Staw... Ulica Adamki 4B? Adamki 4B! To jest jakieś 300 metrów za mostem. Nie mam takiego adresu w systemie. Czy jest Pani pewna, że to jest właściwy adres? <śmiech> Wysyłam zespół ratunkowy. Proszę się uspokoić. Spróbuję pomóc przez telefon. Pozwól nam dotrzeć do Ciebie. Sprawdź, czy Twoje dane adresowe są aktualne.